No cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Koniec roku, trochę rozliczeń w firmie. Roboty dużo, chociaż mniej niż w listopadzie czy w październiku. Dzisiaj przy okazji trochę emocji sportowych. Być może oglądałeś popisy naszych skoczków narciarskich, być może oglądałeś Finał mundialu, prawda, także naprawdę same ciekawe rzeczy. Trochę się zaniedbałem, niestety w hangoutach, a to z prostego powodu, że przyszły mi nowe, słodkie obowiązki. Niestety te dwa berbecie to są moje dzieciaki. No i czy mi się podoba, czy mi się nie podoba muszę, muszę po prostu się nimi zająć. I jeszcze dzisiaj się okazało, że yy, ja jestem troszeczkę chory i niestety yy, też też yy, jedno z moich dzieci, że tak powiem, za gorączko. Wało i rób co chcesz, trzeba się było nimi zająć. Ale do rzeczy, jeżeli masz jakieś pytanie, to zadaj je tutaj, zadaj je tutaj tam na czacie, z przyjemnością odpowiem, natomiast jeżeli pytań nie ma, to omówię pytanie, Pytania, które dostałem wcześniej na maila. No i będziemy powoli kończyć. Zacznę od pytania numer jeden. Dobry wieczór. Piszę do pana w sprawie zostania maszynistą. Sprawa jest taka, że mój narzeczony chciałby iść na powyższy kurs. Tylko w maju przeszedł operację stabilizacji kręgosłupa. I moje pytanie brzmi, czy po takiej operacji jest możliwość wykonywania zawodu. Niedługo chciałby iść na kurs, ale najpierw chciałabym się od Pana dowiedzieć, czy w ogóle jest taka możliwość. Przesyłam kartę informacyjną ze szpitala. Tutaj z tego wynika, że Pan ma 34 lata. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, radikulopatia bólowa. No i... Uczciwie powiem, że ośrodki no medycyny pracy kolejowej są bardzo jakieś takie pryncypialne, ciężko tam naprawdę cokolwiek przejść, te ich badania, szczególnie dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego z jakąkolwiek chorobą, prawda? Chciałem kiedyś otworzyć taki ośrodek, no niestety wymagany jest dwóch lekarzy uprawnionych do medycyny kolejowej. Ja niestety jestem tylko jeden, nie rozdwoję się. Natomiast lekarz, który miał ze mną kiedyś współpracować, jakoś no, nie podjął się ukończenia tego kursu, potem kursy zniknęły, prawda. No i skończyło się na tym, że w zasadzie medycyną pracy kolejową się w ogóle nie zajmuje, a albo nazwijmy to zajmuje się w bardzo ograniczonym zakresie. Także mówię, nie twierdzę, że ta osoba się nie dostanie na ten kurs po badaniach w medycynie kolejowej, ale szanse na to są dosyć, nazwijmy to, trochę małe, prawda? Pamiętam, jeden dżentelmen chciał ukryć jakąś chorobę. Była to chyba cukrzyca. Nawet przyszedł do mnie, żebym wystawił mu jakieś zaświadczenie, że on jest zdrowy, że ten cukier to tylko tam przez przypadek. Ale ja się na to nie zgodziłem i przypuszczam, że i to wcale nie chodziło tutaj o maszynistę, tylko o zwykłego konduktora. I trochę racji w tym jest być może, ponieważ no, nie daj Boże coś takiemu konduktorowi się stanie w pociągu i zamiast on nadzorować ten pociąg, to jego trzeba będzie nadzorować. Jeżeli chodzi tutaj o moją firmę. Wszelkie plany, że tak powiem, z zeszłego roku wzięły w łeb w pozytywnym słowa tego znaczeniu, ponieważ wybuchła wojna rusko-ukraińska. W momencie, kiedy wybuchła ta wojna, cała grupa Ukraińców no, albo nie wróciła do kraju ojczystego, albo że tak powiem, wyjechała jakoś z tego kraju ojczystego do pracy w Polsce. <śmiech> Przepraszam. I, I po prostu roboty jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Do tego doszły niektóre grupy zawodowe, do których ja mam tylko uprawnienia trochę mówię po w języku angielskim, no i jakby to powiedzieć, chciałbym ponarzekać, że jest źle, ale wyniki finansowe firmy i wyniki stawiennictwa z medycyny pracy i z innych badań świadczą o tym, że no jest, nazwijmy to, bardzo dobrze. Czy tak dalej będzie? Trudno mi powiedzieć. W każdym razie yy, dokonałem zakupu jeszcze jednego lokalu użytkowego w budynku, w którym mam swoją przychodnię. To jest 70 tam parę metrów. No i będę powoli rozszerzał działalność o jakieś tam inne rzeczy. Natomiast no, problemem jest tylko jeden. Problem jest tylko jeden, że nie ma ludzi do roboty, nie ma specjalistów do badań no i niewiele na to mogę poradzić, prawda? Dużo rzeczy mogę zrobić sam, ale niestety część rzeczy muszą wykonać tak zwani specja liści, prawda? Tutaj ktoś zapytał... Witam, czy jak mi cofnięto dopuszczenie do pracy z bronią, bo nie dostarczyłem badań psychologicznych, tylko same lekarskie. Czy otóż jak po, ponownie zrobię, to oddadzą mi książeczkę czerwoną? No Pytanie jest takie, czy te badania psychologiczne nie zostały zrobione w ogóle? Czy te badania psychologiczne były z wynikiem negatywnym? Bo jeżeli były z wynikiem negatywnym, to jest całkiem prawdopodobne, że ten psycholog powiadomił komendę policji o wyniku negatywnym i w momencie, kiedy ta osoba w końcu dostarczy jakiś wynik pozytywny na komendę, no to na pewno Policja, Wydział Spraw Obywatelskich będzie to sprawdzał, prawda? Także, a sprawdzenie polega na odesłaniu do instancji wyższej, czyli do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy I niestety tam psycholodzy nie są jacyś tacy zbytnio pozytywnie nastawieni frontem do klienta. Raczej szukają te... Szukają raczej negatywów niż pozytywów, szczególnie po orzeczeniu negatywnym. Tu Jarek coś napisał. Witam Panie Doktorze. Czy mając brak widzenia obłocznego mogę pracować z Okładowej Straży i czy mogę prowadzić pojazd uprzywilejowany. No, wszystko zależy od lekarza okulisty i od lekarza medycyny, pracy. No, jeżeli ten brak widzenia obłocznego nie jest jakiś tam tragiczny, masz w miarę zachowaną ostrość wzroku na jedno i na drugie oko, to jakieś tam szanse są, prawda? Ale tu nie ma prostej odpowiedzi, że możesz albo nie możesz, prawda, tylko pod pewnymi warunkami są jakieś tam szanse, że, że można, ale nie jestem tego tak w stanie powiedzieć na podstawie tylko takiego tam krótkiego opisu. I, i Powiem tutaj jeszcze, yy, przeczytam tutaj w zasadzie jeszcze yy, wiadomość od jednego z internautów. Yy, napiszę panu na świeżo moje doświadczenia z WOMP Kraków. Prawo jazdy zabrano na 6 miesięcy, 0,12 mg w wydychanym powietrzu. Krucjata w WOMP. Dzień pierwszy byłam tak zestresowana... Że pani w rejestracji, która to zauważyła, bardzo mnie jakoś mnie uspokoiła, wsparła dobrym słowem, dzięki temu poczułam się pewnie. Jednak stres był na tyle duży, że nie dali pobrać mi radę krwi. Na szczęście miałem swoje wyniki sprzed tygodnia. Zgodzili się je przyjąć. Pierwszy dzień minął, minął na bieganiu po gabinetach. Robiłam badanie uprawnionego psychologa. Jego psycholog orzekł, że z jego punktu widzenia nie ma przeciwwskazań. Jeszcze psychiatra i do domu i tu się zaczęło. Po wejściu do gabinetu zadano mi serię pytań o alkohol. Oczywiście odpowiadałem zgodnie z prawdą, że to był incydent, że jestem osobą, którą nie piję, co alkohol spożywam rzadko i okazjonalnie zwana jazda na kacu. Zresztą na marginesie przed podróżą ba, przebadałem się alkomatem, yy, który niestety nie był kalibrowany. I wspomniałam o tym niepotrzebnie. Pani psychiatra powiedziała, że skoro mam w domu alkomat, to znaczy, że mam problem z alkoholem. I, i tutaj zwróć na jedno, że czasami yy, w dobrej wierze wywołasz wilka z lasu, prawda? Bo Nawet sam nie pomyślałem, że dla takiego psychiatry może być podejrzane to, że ktoś chce się przebadać, jadąc, jadąc samochodem po weekendzie, prawda? I na nic były moje próby wytłumaczenia. Tutaj pani stwierdziła, że picie okazjonalne, które prezentuje będzie postępowało. Straci pani Pracę, rodzinę, wygląduje pani na ulicy, prawda? O kurczę, pomyślałem, pożegnąłem się z prawem jazdy, jak już mnie zestresowała, że ledwo na stołku mogłam usiedzieć, powiedziała, proszę wyciągnąć ręce. Oczywiście się ręce trzęsły, objaw odstawienia alkoholu. No i to, jakby to powiedzieć, pytam ją się, czy to po lampce szampana, którą wypiłem ostatnio w październiku, tym tekstem pogorszyłam sytuację, proszę się nie mądrzyć, ja wiem lepiej, niech pani sobie jeździ taksówkami, także yy, yy, potrafią w womp jak chcą, szczególnie jak jesteś hardy, czy próbujesz się bronić, nie, jest, nie idziesz w pokorze, potrafią cię Trochę upokorzyć. Byłam tak załamana, pozamiatane, Wyszłam z gabinetu, jakby mnie ktoś walcem przejechał. Poszłam do orzecznika z duszą na ramieniu. Dzięki adnotacji pani psychiatry dali jednak orzeczenie bez przeciwwskazań, ale z terminem badań pod koniec 2024. Tak się ucieszyłam po tym, jak straciłam nadzieję w gabinecie od psychiatry. Reasumując, chyba lepiej zagryź zęby i nie dać się sprowokować głupim komentarzom. Może poszłoby by lepiej ale nie dałam rady, bo nigdy nie spotkałem się z takim traktowaniem, uprzedmiotowieniem i stygmatyzacją. Życzę wszystkim powodzenia. Także... Także mówię jedno. Idziesz niestety jako petent. Trzeba troszeczkę pokory, troszeczkę przemyśleć, co się ma powiedzieć. No i, I przede wszystkim... To, co mi mówiła moja adwokat kiedyś, nie gadać za dużo, prawda? Powiesz jedno słowo za dużo, czy jedno zdanie za dużo, to ktoś po prostu wyciąga nieco inne wnioski, niż być powinny, prawda? Także, no na to, jeżeli nie ma pytań, to w zasadzie na dzisiaj koniec. Myślę, że Myślę, że taki hangout 15-minutowy wystarczy. Cześć, Pawcio. Jutro rozmowa do PSP. Dwa miejsca, prawda? Zobaczymy, prawda? Zobaczymy. Yy, tu jeszcze Arek. Jak? Czy wymagane jest widzenie obłoczne do pracy na wysokości powyżej 3 metrów czy do prowadzenia pojazdu przywilejowanego? Jeszcze raz powtarzam, bo mam wrażenie, że nie zrozumiałeś, do czego zmierzam, prawda. To, że masz widzenie obuoczne lub nie masz, czyli stereoskopowe, to równie dobrze możesz przejść, możesz nie przejść, prawda. To zależy, ostateczna decyzja zależy od lekarza okulisty i lekarza uprawnionego, prawda. Yy, dobra. Także jeżeli ktoś, yy, czy zadowolony pan jest z meczu, prawda? Powiem szczerze, że jak się gra do końca, a obie drużyny grały do końca, to ten mecz warto, warto obejrzeć, prawda? No niestety naszą drużynę to nie cechuje, natomiast tutaj oni do samego końca grali. Rzuty karne to jest loteria. Całkiem możliwe, żeby gdzieś pod koniec meczu któryś z Francuzów tam tą nogę lepiej przyłożył. Byłoby w dogrywce oczywiście, wynik byłby lepszy dla nich. No ale mówię, grałem w piłkę w podstawówce i wiem, że jak się grało do końca, to jakieś wyniki były, prawda? Wiesław, panie Darku, 29 grudnia mam badanie w WOMP po skierowaniu z prokuratury w uzasadnieniu prokurator podpiera się opinią biegłych psychiatrów, że jestem osobą uzależnioną od Marichu Anny, prawda? No, no jest problem, bo prokuratorzy dobrze wiedzą, gdzie uderzyć, być może była sytuacja, że miałeś tam jakąś ilość marihuany, no i powiedziałeś, że potrzebujesz, że to był na twój własny użytek, no to psychiatrzy dalej brnąłeś w ten własny użytek, to jesteś uzależniony, a jak jesteś uzależniony? No to wypad z baru, prawda? Zabieramy prawko. Od roku uczęszczam na dzienną psychoterapię, czy wam będzie wymagał ode mnie zaświadczenia o rocznej abstynencji? Tak, tak. Tu jest sprawa ewidentna. Mówię, prokurator, mocne papiery. I niestety musisz od tej dziennej psychoterapii, od jakiegoś lekarza psychiatry lub od lekarza lub terapeuty uzależnień po prostu wziąć takie zaświadczenie o rocznej abstynencji narkotykowej. Dobrze, słuchajcie. Powoli muszę kończyć. Także z meczu jestem zadowolony. Ze skoczków też. Do następnego razu. Natomiast jak chcesz coś w tym temacie ruszyć, napisać, to już jak oglądasz powtórce, zrób to w komentarzu do tego wideo. Bye, bye. Do następnego razu.